Witam wszystkich widzów kanalu Chcę Wam pokazać moje ślimaki Ampularia Ampularia mają około 4 miesięcy i od tygodnia sami się odkładają ikrę z przerwami około 3-4 dni Dez Przeczytałem czy też w jakimś filmiku Ktoś mógł, że Ampularia zaczynają rozmnażać się mając około 8-10 miesięcy i nie mogę rok, ale to jak widzicie nieprawda. Moje mają tylko 4 miesiące. Dziś rano akurat zobaczyłem, jak samiczka odlada ikrę i udało mi się to sfilmować. Właśnie chcę Wam to pokazać. To jest naprawdę cudowne. Milego oglądania. Dziękuję.